Podatki są podstawowym źródłem dochodów Państwa. Dlatego kraje wdrażające usługi elektronicznej administracji zaczynały właśnie od elektronicznego rozliczania podatków. Podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje w większości Państw i dotyczy wszystkich obywateli. Muszą oni raz w roku złożyć stosowne zeznanie podatkowe. Pierwszym krajem, w którym podjęto próby elektronicznego rozliczania podatku PIT były Stany Zjednoczone. Pilotażowy program wprowadzono tu w 1986 roku. W Europie prekursorem była Dania, gdzie elektroniczne rozliczanie rozpoczęto tu w 1994 roku. Pierwszym krokiem była cyfrowa archiwizacja zeznań podatkowych. Najpierw skanowano papierowe formularze, a potem wprowadzono oprogramowanie do przygotowywania formularzy, które można było wydrukować i dostarczyć do urzędu. W Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie innowacją był generowany na wydruku kod 2D znacznie przyspieszający skanowanie. Kolejnym krokiem było umożliwienie składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, czyli dokumenty do urzędu docierać zaczęły od razu w wersji elektronicznej. W pierwszych rozwiązaniach podatnicy samodzielnie przygotowywali deklaracje. Autorem oprogramowania zwykle była administracja skarbowa. Było ono dostępne za darmo dla wszystkich, tak jak w Polsce, lub dla niektórych podatników, jak w Stanach Zjednoczonych. Pozostali obywatele mogli korzystać z rozwiązań komercyjnych. Najbardziej zaawansowaną formą e-podatków są deklaracje całkowicie lub częściowo przygotowywane przez administrację skarbową. Podatnicy tylko korygują zauważone błędy lub dopisują brakujące informacje. Administracja dysponuje bowiem wszystkimi danymi związanymi z wynagrodzeniem za pracę, a w zależności od skomplikowania systemu ulg podatkowych może całkowicie lub częściowo uwzględnić je w formularzu. Podatnik zatem w określonym terminie albo potwierdza, albo koryguje przygotowany formularz. W Danii przyjęto tzw. Tak system milczącej zgody, czyli w przypadku poprawnej deklaracji podatnik jest zwolniony z obowiązku potwierdzania tego faktu. Mechanizm ten stosowany jest dziś w wielu państwach. Wysyłanie lub potwierdzanie elektronicznych zeznań podatkowych wymaga uwierzytelnienia. Może to zapewnić podpis cyfrowy, który funkcjonuje w wielu państwach. Jest to jednak kosztowne rozwiązanie. Problem identyfikacji rozwiązano więc na kilka sposobów. Są tańsze i wygodniejsze. Po pierwsze, bezpłatny e-podpis może być oferowany przez organy państwowe. W Polsce to tak zwany zaufany profil. Po drugie, jest nim mechanizm wykorzystywany tylko do składania e-deklaracji. W Polsce jest to zestaw danych personalnych, w tym kwota przychodu z rozliczenia za poprzedni rok. Po trzecie, działa on dzięki elektronicznym dowodom osobistym lub innym dokumentom, które wyposaża się obywateli. Umożliwiają one zdalną identyfikację. Usługa elektronicznego wysyłania deklaracji PIT jest bardzo popularna. Korzysta z niej wielu podatników na świecie, mimo że nie ma obowiązku stosowania formy elektronicznej. W wielu państwach skokowy przyrost zainteresowania tą usługą zanotowano po wdrożeniu deklaracji przygotowywanych przez administrację. Jednak w Polsce w 2020 roku na około 18,3 miliona elektronicznych rocznych deklaracji podatkowych tylko niecałe 4 miliony wysłane były poprzez skorzystanie z formularzy przygotowanych przez administrację. Zatem choć większość podatników wysłała PIT elektronicznie, bo 18,3 na 20 milionów to dość mało podatników skorzystało z najbardziej zaawansowanej formy tej usługi. A Ty? jak rozliczasz swoje podatki.